No i przyszedł ten dzień. Jesteśmy w Rytlu, wybieramy się dzisiaj na kajaczki będziemy sobie pływać na kajaczkach. Pojechaliśmy na miejsce, gdzie będziemy się budować. Na razie się rozpakowujemy. Pięć kajaczków. 7 osób taki skład ja się już spakowałem w tym kajaczku reszta się pakuje masz. z mojego kajaka będzie kajak towarowy o proszę Słyszałem, że były przygody po drodze. No, <laughs> no, Tylko jest. patrzę na Zbyszka mówię, dobrze, że on tego nie nagrywa. Dobra, będziemy tu leżać. No, tak, szkoda, że nie nagrywa. No, nie, nie, bardziej będzie się przejmować tym no, gorzej. Riko? Jak? Riko! Riko. Riko. Riko. Nie. <laughs> no, to no, to Ale nie! Ja nie chcę! Au, au, au. Ale muszę! Nie musisz! To jest ta wredna Ala. Wredna Ala. <laughs> O kurde, okay. Dziękuję! Proszę! I dopłynąłem do ścierniska i wracamy do kajaczków. Przybyliśmy do Baru Mewa Przypłynęliśmy może 2-3 km No nic, czas na obiad Ale chce, żebym ją pchnął I poszła dziewczyna Kurczę, wszyscy mi uciekli, no. masakra, co tu nagrywać, widoczki. Piotr się zawiesił. Nie, żeby nie uprzejzał, nie? Kurczę, o mały włos, Ala by się wyrzuciła. <śmany> Już troszeczkę zaszło. Nie jest tak upalnie jak było. Jest godzina za 16.06. Także może do tego. I zobaczę z kursu, niestety. Zostaliśmy tylko z Alą na polu bitwy. Lekko nie było. I dopłynęliśmy do woziwoda. Tutaj dzisiaj biwak. Ja myślę, że na to będzie opał. No. Namiot już rozstawiony, reszta sobie rozstawia dopiero, ale chcę mieć wygody. Ja, wersal z materacem nadaje temu polu gwiazdek dodatkowy. Ja i jego normalnie wille mają przedsionki i tak dalej góry Zrobiliśmy sobie kolację Już się ciemno robi deszcz trochę zaczął padać Ale Nowy dzień się zaczyna, staliśmy, jest chyba 21, jeśli dobrze liczę, bo straciłem poczucie czasu, coś mi się pochrzeniło wczoraj. Ale chyba 21. bo 20 Który dzisiaj jest? Gosia, 21 No to jeden 21 No to wstaliśmy Tak nasze obozowisko wygląda o. Przygotowanie Amciu siadenka Nie, ja też celowo nie brałam na razie I co tu nie dobre? Ala zachęca do śniadania Niko? W ogóle nic nie jest, więc jest tu. Powolutko Powolutku się pakujemy. Myślę, że nas jakiś deszczek złapie. Dążyliśmy idealnie. Leje. A my się skryliśmy tu. Ha. Zdążyliśmy się skryć i zaczęło padać. I pioruny strzelają. Teraz to już mamy oberwanie chmury. Powoli wodowanie. słoneczko wyszło, wystartowaliśmy, lecimy. Koleżanka nam się skąpała, Alicja. Jestem wieka jak ona jest w moim. I jeszcze ma pasażer na gapę. Nie, nie, siłę fizyczną. a, siłę fizyczną sterowną, tak. Niestety nie nagrałem tego wszystkiego. No bo byłem zajęty ratowaniem kajaka i nikt nie, nikt nie nagrał. Teraz dziewczyny są w najcięższym kajaku, we dwie i jeszcze nika. Psiaka. Ale nie siedź wosi na głowie! Dupa samo, jak samo. Pomyliliśmy drogi. Myślę, że już niedługo. Ciężko jest pomylić drogę. Dopływamy właśnie do gołąbka i się rozpadało na razie kropi delikatnie. Posiedzieliśmy sobie tutaj. ale zrobiła oknisko, wysusza sobie kurtkę. Tu sobie kupiliśmy kawkę, frytki, zapiekanki i inne tam cuda. Toalety. Miejsce, gdzie można kajaki zostawić i zejście do Brdy. Płyniemy dalej. Jest godzina 15.14. Płyniemy teraz tam. Mamy jeszcze 10 km do przepłynięcia. Tego wody, tak na Kaszubach. na Kaszubach. Jest woda do myci, do jest pici? woda do pici, jest pici. woda do myci-pici. Kamera zaparowała i w dobrym momencie, bo ukryła. Jak Domek myje ten ten. Witam w nowym pięknym dniu, mamy słoneczko, jest dzisiaj sobota, coś mi użarło, no i kamera wyzdrowiała, nasze obozowisko, miejsce kempingowe, a za stołem mamy rzeczkę, tam przepłynęliśmy, tam są nasze kajaczki, tam z tyłu bardziej, to jest zielone. Ania jeszcze robi sobie drzemkę przed wyjazdem. A, tam jest A tam. Ale tam powoli zaczęła się pakować. A my śnialeńką mieliśmy w tym miejscu. Tutaj do schowka już powciągałem, powkładałem małe rzeczy. Duże rzeczy do worka jest są schowane dwa worki tutaj, z przodu. Nie powinny wylecieć. Wodujemy się po porządku. Ja już jestem na wodzie. Kajaki są ciężkie. No co zrobić? Piekiełku, teraz jest w miarę luz. Widzieliśmy, jak się ludzie kąpali i to wielokrotnie, wiele ludzi, wiele kajaków się wywracało. A jak na razie, my ani razu nie skąpali. Cały. Dobra. Tak jest, właśnie mówię, że jesteśmy sushi. O, i sushi. Ale ani palec został, wiesz. Wiem, wiem. lądowaliśmy w miejscowości piła Taka mała przystań tutaj nasze kajaczki prawie wszyscy poszli na zakupy a ja zostałem Ta niedobra baba no nie wzięła psa o, no, tutaj. nie wzięła psa zostawiła przywiązała do drzewa Pogoda dopisuje, jestem sam, wszyscy popłynęli do przodu, jest naprawdę fajnie, super i oczywiście kajak mi skręca, trochę mam problemy z tym kajakiem, jest mało sterowny, no właśnie płynę na wędkarza, pokażę Wam. Zapraszają do trafinku. Hahaha, <śmiech> ja już wiedziałeś. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Pajączek. Udało się. Dzięki. No to dobiliśmy do brzegu. Jest super. przedstawione ognisko już się opali dobrze Pięknie Woda się grzeje Tykuś się rozpakowuje, ostro! Tward jest, nie idzie się skąpać. Tward jest, No to dobiliśmy do końca, jesteśmy na miejscu, stacja końcowa Sokole-Kuzica. To <grystanie> ile Musi... łączy mamy kilometrów? Dopłynęliśmy, zjedliśmy, a było tak dobre jedzenie, że nie chciało mi się aż nagrywać. Zapomniałam o tym po prostu. Jedynie mogę wam pokazać bigosik, który Gosia mówi, że jest dobry. Dobry bigosik Gosiu? Nie. Naprawdę też. Kajaczki już zapakowane. My już w samochodziku. Czekamy, żeby jechać do naszych pojazdów. Arek czeka przy szlabanie, żeby go podnieść. Trzyma, Przytrzymuje go. Gdzie za mocno biało to... Ja